Co robić, jak nie przeszedłeś badań na prawo jazdy, oczywiście z powodu y, wszywki alkoholowej, czyli nie pijesz na pewno, bo nie możesz, bo inaczej byłaby reakcja organizmu na esperal, ale orzeczenie lekarskie jest mimo tego negatywne. Piszę do Pana, ponieważ potrzebuję porady, a właściwie mój tata kilka lat temu stracił prawo jazdy z powodu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu na okres 5 lat. No, na okres pięciu lat to musiała być jakaś grubsza yy, sprawa, może nawet stracił nie po raz pierwszy to prawo jazdy i w tym roku zaczął się starać o ponowne uprawnienia do kierowania pojazdami. Dostał skierowanie do lekarza medycyny pracy na badania i na testy psychologiczne. Testy zdał bardzo dobrze, również badania krwi, i badania wątrobowe, wszystkie inne wyszły bardzo dobrze, natomiast po ponownym pojechaniu do lekarza medycyny pracy Podczas rozmowy, tato przyznał się, że ma wszywkę od dwóch miesięcy. I lekarz bez żadnych wyjaśnień wydał zaświadczenie, w którym stwierdza, że są przeciwwskazania do prowadzenia pojazdem, i wysyła tatę na spotkanie A Moje do Pana pytanie, czy jest możliwe, żeby pomimo zdanych testów psychologicznych, oraz zaświadczenia od psychologa, na którym yy, stwierdza się brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdem samochodowym oraz przejściem pomyślnie innych badań, lekarz medycyny pracy i tak może wydać negatywną opinię i skierować osobę na spotkania AA. Lekarz też nie chciał podać powodu swojej decyzji dopiero po wykonanym telefonie i nieugięciu lekarka podała, że powodem była wszywka. Natomiast nie chciał wydać żadnego zaświadczenia, które stwierdzałoby powód podjętej takiej decyzji, tłumacząc się i tutaj cytuję, że nie ma takiego obowiązku. No bo w sumie tak naprawdę nie ma takiego obowiązku. Proszę mi jeszcze powiedzieć, co można zrobić w takim przypadku, jakie podjąć kroki, jakie podjąć działania. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i tak rzecz biorąc uczciwie, tenże zabieg wszycia esperalu zaledwie przed dwoma miesiącami mógł zasugerować lekarzowi jakieś problemy z abstynencją, tuż przed tą całą procedurą, prawda, czyli przed trzema miesiącami, przed czterema i tak dalej, no bo skoro wszywał, no to z jakiegoś powodu wszywał, widocznie musiał, prawda. Pytanie jest, czy tak było, czy nie, tego naprawdę nie wiem. Rozumiem tego widza, bo mogła być sytuacja inna, że ten esperal sobie wszywał tam od pewne, co pewien czas, żeby wytrwać w abstynencji alkoholowej. Ta abstynencja mogła mieć miejsce nawet przez kilka lat. Także jak było, tego nie wiem, ale w tym przypadku to przyznanie było wyjątkowo niefortunne. I co tu robić? Na miejscu tego pacjenta po prostu odwołałbym się, ale tylko wtedy, jak mam mocną dokumentację o tej rocznej abstynencji. Yy, od jakiegoś terapeuty, od jakiegoś psychiatry. Natomiast, no, nie da tutaj żadnego yy, efektu yy, dokumentacja, że nie jesteś naukowym alkoholikiem, bo tak naprawdę yy, no, problemy z abstynencją miałeś, prawda? i takie zaświadczenie ci raczej żaden terapeuta czy psychiatra nie wystawi, a nawet jak wystawi, to w WOMPie na to dziwnie popatrzą. Natomiast mówię, jest sytuacja taka, że nie pił od dłuższego czasu, ale nie potrafi tego udowodnić i wtedy nie pozostaje mu nic innego, jak dokończyć tą terapię, tylko po to, aby mieć stosowne zaświadczenie na powtórne badania do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Zaświadczenie to mówię, zaświadczenie od terapeuty, zaświadczenie od psychiatry, od jakiegoś lekarza Natomiast na pewno y, no, musi być to w formie jakiejś opinii pisemnej, nie to, że y, tata powie, że nie, nie pił, prawda, a w WOMP-ie mu y, w jakiś sposób uwierzą. Także na tym kończę O szczerości w WOMP-ie mówiłem już nie raz Także, być może czasem ma sens tak zwane oszczędne gospodarowanie prawdą Politycy są w tym mistrzami Zwykli ludzie, jak to mówią, co ma w głowie czasami ma na języku Nawet w dobrej wierze, bo być może ta wszywka była po to, żeby powiedzieć lekarzowi, że robię coś ze sobą mam wszywkę tu, mam wszywkę tam nie piję, na pewno nie piję a efekt paradoksalnie był odwrotny. Także jak miałeś podobną sytuację, napisz o tym w komentarzu do tego wideo. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym filmiku.